Każdy kibic bandy, tobie, piękny żużel jest w Krakowie, gaz do deki, mój kolego i walczymy na całego. Twoje wady nawet kiedy jest ją źle Nasi chłopcy są najlepsi Oni walczyć zawsze chcą Chcę być zawsze byli pierwsi na mecinę Wej w środki widzów na trybunach